Witam państwa ponownie w ostatnią środę sierpnia. spotykamy się po raz drugi dzisiaj z profesorem Piotrem Śliwińskim. To już ostatni szósty wykład pana profesora, którego tematem jest wolność. Także, panie profesorze, żeby nie przedłużać, nie zabierać tego cennego czasu, to oddaję głos. Dziękuję. Jeszcze raz witam wie wieczorem. No tak, po, po, po wszystkich bardzo pospiesznych marszrutach, jakie mamy za sobą, trzeba, trzeba odbyć i tę wędrówkę, taką na skróty poprzez kilka tekstów, będących w moim przeświadczeniu jakiegoś rodzaju medytacją nad tym, czym jest wolność. Ona jest tak samo trudna do zdefiniowania, jak bardzo wiele innych rzeczy, o których rozmawialiśmy. Bardzo często jednakowoż o wolności mówimy w perspektywie zbiorowej. Społeczeństwo, naród, wspólnota. Tak, wolność i niepodległość stały się w polskim języku publicznym nieomal synonimami. A przecież... Odczuwamy też, nawet jeśli się nad tym nie zastanawialiśmy, odczuwamy też pewien niedostatek takiego podejścia. Pewnie jesteśmy częścią takiego myślenia, takiej tradycji, która wedle której jeśli nie ma wolności w ojczyźnie, nie ma szczęścia w ojczyźnie, to i w domu wolności czy szczęścia być, być nie może. Ale z drugiej strony, i to jest ta tradycja, tradycja romantyczna, patriotyczna, obywatelska, to jest ta tradycja uczestnictwa i ofiary, ale z drugiej strony istnieje też, też tradycja inna, która mówi dlaczego ojczyzna, dlaczego nie synczyzna, dlaczego mielibyśmy tym formą zbiorowym oddać naszą wolność indywidualną, jednostkową, naszą autentyczność, pełnię naszego, naszego istnienia. Czy rzeczywiście jest to konieczne i czy jest to, co więcej, sprawiedliwe. W jakimś głębokim znaczeniu, ale powtarzam, głębokim znaczeniu, opłacalne. To jest tradycja krytyczna w stosunku do tych kluczowych tradycji polskich. Powtarzam, kluczowe są jednak patriotyczne, romantyczne, to są tradycje ofiary, udziału, poświęcenia. Tradycja krytyczna jest oczywiście oboczna, ale także rzecz jasna istnieje w XX wieku kilkoma bardzo ważnymi nazwiskami, od Stanisława Brzozowskiego, powiedzmy przez, przez Karola i, i i wspomnianego Witolda Gombrowicza, przez kolejnych twórców, jak, jak Czesław Miłosz przecież, jak Tadeusz Łóżewicz, jak Miron Białoszewski, jak wreszcie szereg współczesnych twórców jest znaczony. Odczuwamy nie tylko komplementarność, uzupełnianie się tej wolności w wymiarze zbiorowym i wolności indywidualnej, ale czasami konflikt, który między nimi, między nimi zachodzi. Odczuwamy też pewien dysonans między znaczeniami słowa wolność, która jest nam czasami obiecywana przez to słowa, przez, ten, przez język, który tych słów używa, obiecywana w całości, w jakiejś niepodzielnej, nieskomplikowanej, niezłożonej wewnętrznie całości, a trudnością, z, z jaką wiąże się, z gigantyczną trudnością, choć często słabo dostrzegalną, rozczłonkowaną, roz, rozcapiżającą się na różne, na różne elementy naszego życia, wolnością jako, jako wyzwaniem, trudnością, jako, jako czymś, co nam nieustannie ucieka, za czym trzeba gonić, co wymaga wysiłku, ale wysiłku, który nie tylko jest akcesem, ale jest też jakiegoś rodzaju ekscesem, czyli wyjściem poza zdefiniowane formy, formy bycia zbiorowego. Żeby to nie było gołosłowne, żeby nie proponować Państwu jakiejś brutalnej, zbędnej typologii, która będzie udawała, że, że wszystko wie, swoim Zwyczajem, który, który uważam za całkiem dobry, nie jest ekstrawagancki przy tym, chciałbym, żebyśmy przeczytali, przeczytali kilka wierszy. Pierwszy jest tam znany z całą pewnością ze szkoły. Nawet jeśli Państwo zajmują się teraz rozmaitymi rzeczami, to ten wiersz pewnie w szkole czytaliście. Mam na myśli Bruno utwór Bruno Jasińskiego zatytułowany But w butonierce. Mogą Państwo powiedzieć, a, a po co o tym? Co, co, co to za pomysł, żeby o tym wierszu teraz mówić? Otóż czuję się zobowiązany, czuję się zobowiązany, żeby mm, powiedzieć, że dla artysty wolność tworzenia nie chodzi tylko o warunki do, do tworzenia. Brak cenzury, jakiś, jakiś rodzaj społecznej swobody, który potrzebny jest do tego, by uprawiać sztukę i literaturę ale także wolność komunikowania się z publicznością na zasadach, które artysta jej proponuje, wolność wyobraźni, wolność mówienia inaczej, wolność do kształtowania nowych form, do wyłamywania się z form zastanych, wolność do oryginalności. Proszę zwrócić uwagę, żeby być oryginalnym trzeba mieć w sobie wolność, a czasami trzeba mieć obok siebie również wolność. Państwo takich warunków zapewne nie pamiętają, a ja owszem pamiętam, kiedy byłem młodym chłopcem i chodziliśmy do, do szkoły podstawowej, to nasze długie włosy, a chcieliśmy mieć wtedy długie włosy, trudno to dzisiaj uwierzyć, ale tak właśnie było, takie mieliśmy, to nasze długie włosy budziły sprzeciw od no, szkoły. Także niektórych nauczycieli mieliśmy nie lekko w domu, bo i rodzice temu nie sprzyjali, nie sprzyjali i całkiem źle w szkole, bo uważano nas za jakichś pogrobowców hipiz, hipizmu, czy, przepraszam, ruchu hipisto, hipisowskiego. E, e, dzi dzi dzi dziwaków, frików, e, e, nie wiadomo kogo, oczywiście czasami z pobłażliwością i to była najsensowniejsza zresztą e, i najprzyjemniejsza ostatecznie reakcja jako m, trochę, m, trochę odklejających się od rzeczywistości młodych ludzi, jak to młodym ludziom się e, przytrafia. Ale za też włosy były bywały obniżone, e, bywały obniżone oceny ze sprawowania rozmaite przytyki, zachęty do tego, by je skrócić i tak dalej, i tak dalej. Trudno sobie, trudno, trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale, ale tak, właśnie, tak właśnie się zdarzało. Boże, to najprostszy, naj, naj, naj, taki najmniej spektakularny przykład, jaki przychodzi mi jaki przychodzi do głowy. Chodzi mi o to, że by być wolnym w wolnym środku czasami trzeba mieć jakieś wolności, trochę wolności na zewnątrz, a Oczywiście toczyć bój z całym społeczeństwem o długie włosy, trudno sobie to wyobrazić. Choć z drugiej strony, jeśli Państwo oglądali słynny musical Hair, jego film nakręcany na jego podstawie, to wiedzą, że czasami czasami i tak bywało, włosy były tutaj jakiegoś rodzaju symbolem innych wartości, o które ci ludzie, długowłosi, gotowi byli walczyć, za które, za które kładli nieomal głowy. Otóż to, to zbyt, zbyt długa, zbyt obszerne zagadnienie tak zwanej kontrkultury, która, która oznacza tak, taką walkę o, o, o prawo do indywidualnej ekspresji. Ale żeby indywidualna ekspresja miała, miała po swojej stronie owo prawo, trzeba, aby zmieniło się społeczeństwo całe czy, czy jakaś znaczna jego część, nastawienie znacznej jego części do, do świata. Powtarzam tylko, tylko jedno, by mieć tę wolność w sobie, czasami trzeba walczyć o wolność wokół siebie. Różne są tutaj podejścia. Tak czy owak dla artysty wolność tworzenia, dla artysty nowoczesnego jest czymś, niezmiernie istotnym, tym, tym istotniejszym, że ów nowoczesny artysta odczuwa presję rozmaitych sił, którego tej wolności pozbawiają. Odczuwa presję rynku. Rynek będzie preferował autorów pewnego rodzaju, takich, które, którzy mają szansę się dobrze sprzedawać, których utwory będą się dobrze sprzedawały, i lekceważył artystów w pewnym tego słowa znaczeniu, to znaczy tych właśnie, którzy, którzy będą dążyli do tego, żeby sztuka odzwierciedlała te trudne, nieoczywiste, i polemicznie i krytycznie odzwierciedlała te trudne, nieoczywiste aspekty rzeczywistości. Tych artystów, czyli tych, którzy będą chcieli, mieć, chcieli korzystać z wolności, czy którzy, którzy znajdują w sobie wolność versus odwagę do tego, by mówić rzeczy, niepopularne. Rynek konformizuje, formatuje, ujednolica, narzuca i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby to obserwować choćby na podstawie współczesnego rynku książki w Polsce. Najbardziej poczytni pisarze to nie są pisarze, którzy, którzy kierują się jakąkolwiek artystyczną wolnością, którym byłaby ona do czegokolwiek potrzebna. To są pisarze, którzy rezygnują z jakiejkolwiek wolności, podporządkowują się temu, co wyobrażają sobie jako masowy gust, czasami z dużym powodzeniem wyobrażają sobie jako, jako masową potrzebę czytelniczą i ją zaspokajają, jej sklebiają. Cechują się oportunizmem najzwyczajniej w świecie, takim pisarskim oportunizmem, za który bywają, bo to się nie wszystkim udaje, nagradzani popularnością. więc Wolność, taka wolność sprzeciwiania się rynkowi jest oczywiście artyście, pisarzowi nowoczesnemu bardzo, bardzo potrzebna. Czuję się, się pod presją Filistra. To, to ten młodopolski artysta, zwłaszcza boi się o, o, o, o wpływ Filistra, więc kogoś, kto. Ma w gruncie rzeczy bardzo ograniczone horyzonty, ale niezmiernie mocne przekonanie o znaczeniu własnych, własnych poglądów, własnej postawy, własnej, własnej grupy społecznej i nawet osobiście samego siebie dla, dla życia społecznego, dla życia artystycznego również. Tych filistrów opisywano przecież w dziesiątkach dziesiątkach książek z kpiną lub z grązą. Ponieważ to, był, to było zjawisko, zjawisko o dużej sile oddziaływania, o, o dużej sile zaborczej. Bano się, to wszystko są rzeczy spokrewnione, kultury masowej, człowieka masowego, masowego czytelnika, masowego odbiorcy. Bano się konserwatyzmu w sztuce, a więc takiego oto przeświadczenia, iż sztuka w gruncie rzeczy powinna doskonalić zastane formy, a nie szukać nowych nie wychylać się poza granice czy poza horyzonty, nie wykraczać poza, poza, poza nie tego, co zostało już przez bogatą tradycję kultury i literatury ustalone. Albo sądzących, znowu myślę o konserwatyzmie, sądzących, że sztuka przeznaczona jest do tego jak w starożytności, aby zachwycać, uczyć, bawić, zwłaszcza uczyć rzecz jasna, a więc, że jest ona, literatura również, poezja, zwłaszcza jest ona narzędziem jakiejś pedagogii społecznej, jakiegoś wychowywania, wychowywania człowieka w duchu wartości sprawdzonych, wiecznych, nienaruszalnych i i, niedotykalskich. I tak itd. Tak Więc oto pojawia się futuryzm, który, jak Państwo wiedzą, jest częścią, częścią awangardy, która w pierwszym dziesięcioleciu, już w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, w drugim z większą siłą, dociera także do Polski, a w trzecim, jest już w Polsce mocno obecna, zmienia sztukę w najszerszym sensie, bo też ją integruje, jakoś łączy ze sobą różne dziedziny sztuki, także literaturę, gruntownia, a w każdym razie próbuje to zrobić. Ona stawia na, na oryginalność, co nie jest aż tak nadzwyczajne, tak oryginalne bym powiedział, ponieważ oryginalność, jest oczywiście, czy innowacyjność jest oczywiście ważna od XIX wieku, od początku romantyzmu, inaczej mówiąc, od końca klasycyzmu jest ważna ważną cechą, cechą kultury literackiej, nie tylko, ale ona tutaj zostaje jakoś dodatkowo jeszcze dowartościowana i nowatorstwo, co jest tu niebywale istotne. Nowatorstwo nie było, czasami nam się wydaje, że to oczywista ambicja wszelkiego pisania, wszelkiej, wszelkiej twórczości. Nie. Nie, niekoniecznie nowatorstwo nie było czymś, co, co stało aż tak wysoko przed awangardą. No, tym bardziej przecież, że konsekwencją nowatorstwa jest antytradycjonalizm to co więcej, radykalny antytradycjonalizm. Że konsekwencją nowatorstwa jest ryzyko osamotnienia sztuki, ponieważ publiczność nie będzie za nim, za nowatorem, za nowatorsk nowatorską autorką zdolna podążyć. To z tego wynika ten ogromny wysiłek awangardy, aby będąc z jednej strony prowokacyjnie, ostentacyjnie nowa, nowatorskim, z drugiej strony starać się o zachowanie kontaktu i rozszerzenie kontaktu, rozszerzenie pola oddziaływania, poszerzenie kręgu odbiorców. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby w jakimś sensie odrywając się od tego, co znane, równocześnie czynić to nowe dostępne, ale nie przez ułatwienie, nie przez konwencjonalizację, ale przez udział, przez partycypację, przez uczestnictwo jak najliczniejszym odbiorcom. Nowa sztuka miała być odpowiedzią na nowego człowieka rzecz oczywista. I teraz co się dzieje, tak? Jak ta wolność manifestuje się w tym bardzo znanym wierszu, bardzo znanego poety Bruno, Bruno Jasińskiego. Zmarnowałem podeszły w całodziennych spieszeniach, teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad, idę młody genialny, czy mam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat. Nie trzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstwach, bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed. Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach, wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im plet. W parkocieniu krokietni jakiś meeting panieński, dyskutują o sztuce, objawiając swój trap. One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał jasieński, bezpowrotnie umarli i tetmajer i staff. One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą. Poezyjność, futuryzm, nie i x. Chodźmy biegać panienki, im się główki oświeżą, będzie lepiej smakować po obiedni żurfiksy. Przeleciało gdzieś auto w białych płębach benzyny, zafurkotał na wietrze przepoczący się szal, pojechała mi bajka poza góry doliny i nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal. Tak mi dobrze, tak mojo, aż ruchocę się serce. Same nogi mnie niosą gdzieś i po co mi gdzie? Idę młody, genialny, niosę but w butonierce. Tym, me, co za mną nie zdążą, opowiem adieu. No i ten wiecz, się dość łatwo czyta, bo jest bardzo rytmiczny, bardzo regularny, zrymowany i tak dalej. Ten wiersz miałby mówić o tym, że narodziła się nowa sztuka, to dziwne byłoby, prawda? On tylko mówi o tym, że jest jakiś nowy artysta, który rzuca wyzwanie starym, nowy pisarz, który rzuca wyzwanie starym pisarzom. Ci starzy są tutaj reprezentowani przez Majera i Staffa, że on ma przekonanie, że nastały inne czasy, że on nie wie tego, czego nie wiedzą panienki obserwowane w parku na mitingu panieńskim, jak mówi, że, że, że teraz będzie, będzie się pisało i czytało inaczej. On już po, po, po, potrafi przeciwstawić dwa pojęcia, poezyjności i futuryzmu. Z całą świadomością rzuca też pojęcie niewiadomej i x, -a. On też oczywiście jest pełen życia, ruchu, tańca, biegu, lotności, lekkości. tak? To go, to go charakteryzuje od samego początku do końca tego wiersza. Jest gdzieś auto. Auto w tamtych czasach pisania tego wiersza nie jest czymś na co dzień, bez przerwy, w każdym miejscu, łatwo spotykanym. Więc auto jest tu częścią, częścią cywilizacji, częścią techniki. Ono przeleciało w kłębach, białych kłębach benzyny, to jeszcze nie przeraża, to jeszcze, jeszcze nie daleko do, do myśli o katastrofie klimatycznej, o nadmiarze CO2 i o metalach ciężkich i tak dalej. To jeszcze jest taki bardzo interesujący element krajobrazu i jakoś nie żal, a powinno mi być żal, tak mi dobrze, tak moja, aż rechoce się serce. Proszę z, zwrócić uwagę, że tym, w tym takim tanecznym y, y, w zauroczeniu, w tym, w tym klimacie nowego czasu, nowego życia, pojawi się but w butonierce, nic innego, tylko but w butonierce. Czy, czy rzeczywiście but, czy, czy but się pojawia tylko dlatego, że pasuje do, słowo but do, do butonierki, a dlaczego nie? Tak mogłaby mo, mo, można by tak sobie to wyobrazić. Oczywiście pojawiają się, Państwo mogą powiedzieć, słowa, które które niekoniecznie należą do języka, całodziennych spieszeniach, no, od biedy jeszcze tak, ale, ale niekoniecznie, niekoniecznie się tego spodziewamy. Parkocieniu krokietni, meeting panieński, prawda? Pojawia się tutaj jakiś taki moment uwodzenia przez pewne operacje na, na słowach, które i na, na złożeniach słów, no, no, które są wynalazkiem tego wiersza, Echo powiem, tak, odję. E, tak, tylko że oczywiście w ten sposób mógłby pisać. Pisał, ba, dużo bardziej e, e, wynalazczo, z większym wigorem. Pisał na przykład e, Julian Tuwim, m, który futurystą nie był, który jakoś futuryzował może momentami w niektórych utworach, ale m, który może mógłby się nim stać, gdyby nie to czy tamto, ale ostatecznie przecież po prostu nie był. Zabawa językiem, zabawa słowem należy do poezji, po prostu należy do poezji, a często zdarzała się w tej poezji po pierwszej, po pierwszej wojnie światowej, która ową lekkość, jakąś swobodę, tą wiarę, że może być sobą w sobie, sobą przy sobie, że może być poezją, a nie musi być koniecznie echem spraw polskich, że może wiosną wiosnę nie Polskę zobaczyć, przecież w znacznej części żyła. Więc co tutaj się dzieje w tym, w tym wierszu? Dlaczego on jest jakąś manifestacją, manifestacją wolności? Proszę zwrócić uwagę, tak mi dobrze, tak, tak mojo, aż rechocze się serce, i idę młody, genialny, niosę but w butonierce. Tu jest ta wolność nieoglądania się na, na zastanę. Na zastane literackie hierarchie, które oczywiście Tettmayera i Staffa windują bardzo, bardzo wysoko, na zastane sposoby czytania, to tutaj owe panienki, które dyskutują o sztuce, objawiając swój traf, swój gust, prawda, jakoś tak manifestują swoje dobre przygotowanie, dobre oczytanie, wysoką zdolność do tego, by mówić i rozmawiać o, o literaturze. To jest ta wolność od od ciężaru istnienia, by, by, by się tak wyrazić, od ciężaru życia, to jest ta lotność i otwartość na wszystko, co się może wydarzyć. Jakaś otwartość na przyszłość przy zamknięciu przeszłości. Jest jeszcze coś. Czy, czym jest ten wiersz? O nim, on o tym nie mówi, lecz jest i tym jest. A mianowicie ten wiersz dość konwencjonalny od strony wersyfikacyjnej i, i naprawdę niepodobny do wierszy, które pisał Jasieński później, w tym samym czasie tych futurystycznych stricte. Mówi nam coś takiego. Umiem napisać sobą, umiem napisać taki wiersz. Umiem napisać wiersz kamandrycki, umiem napisać wiersz konwencjonalny, wiersz rytmiczny, zrytmizowany w porządnych strofkach. Wiersz, którym, który będzie popisem moich umiejętności pisania konwencjonalnego, konwencjonalnego wiersza. Jeśli umiem to zrobić, to dlaczego miałbym to robić? Jeśli ja umiem to napisać, a wy umiecie to przeczytać, to dlaczego mielibyśmy to robić? I jeszcze dalej, w kolejnych utworach, jaki miałby być ten tym sens? Jeśli poezja nie ma być sprowadzona do roli, teraz oczywiście już wychodzę poza jasieńskiego, wmawiam mu coś na, na marginesie tego tekstu, do roli piosenki, którą, owszem, polubiliśmy i w związku z tym słuchamy ją wielokrotnie, aż do znudzenia i właściwie nie potrafimy się z nią, nią znudzić, jeśli nie jest tak, jak mawiał pewien inżynier, że najbardziej lubimy piosenki, które znamy. Jeśli zatem wyobrażamy sobie poezję jako coś, co nie należy do sfery niezobowiązującej, nieistotnej rozrywki, no to wówczas rzecz jasna musimy przestać pisać to, co jest już łatwe. Bo ta łatwość jest oznaką zużycia, swoistego braku znaczenia, bezznaczeniowości, jakiejś pustki, pustki sensu. Jest brakiem ambicji i brakiem troski. Ta troska byłaby motywowana przez przeświadczenie, przez przekonanie, że świat, który się zmienił, wymaga jakby zmieniającej się zmienionej, i to radykalnie zmienionej, bo świat się radykalnie zmienia, poezji. I Jasiński poszedł tym tropem, tworząc rzeczy interesujące i tworząc też ze swojego życia, ze swojego życia dramat. Jak wiemy, on pisał także po, po rosyjsku, po francusku, pojechał do Związku Sowieckiego, zginął, był, był komunizował, zginął tam w niejasnych okolicznościach, jego życie stało się dramatem, dramatem wiary w nowy świat, inny świat. Źle, źle tę wiarę ulekował, źle ją za, zaadresował, ale oczywiście pozostawił po sobie niebagatelną twórczość i troszkę w nawiązaniu tych problemów z wolnością w XX wieku, która bywała rozumiana jako wolność wymyślania i wdrażania, czyli wcielania w życie zupełnie innych światów, tą wolnością do utopii, która zamieniała się w dystopię, utopii, która stawała się czarną utopią, która się stawała koszmarem wyimaginowanego, wymyślonego, wykoncypowanego i okrutnego nieludzkiego świata. W nawiązaniu do tego chciałbym, żebyśmy czytali wiersz Kornela Filipowicza, autora bardzo mi przykro, nie, nie dość pamiętanego. Pamięta się go jako życiowego przyjaciela Wisława Szymborskiej, ale on przecież pisał bardzo interesujące wiersze, także opowiadania warte, warte przypomnienia. Niewola. W państwie totalitarnym wolność nie będzie nam odebrana nagle, z dnia na dzień, z torku na środę. Będą nam ją skąpić powoli, zabierać po kawałku, czasami nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie po trochę, w ilościach niezauważalnych, aż pewnego dnia, po kilku lub kilkunastu latach, zbudzimy się w niewoli. Ale nie będziemy o tym wiedzieli, będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze. To gorzki wiersz, który pokazuje coś, co nie jest tylko myślową możliwością, tylko jest częścią historii XX, XX wieku. Państwa totalitarne to przecież komunizm, komunistyczna Rosja, Związek Sowiecki to, to rzecz jasna faszystowskie Włochy, najpierw, a potem nazistowskie Niemcy. Państwa faszyzujące, takie na pół totalitarne, ale także nie ma powodów, by mówić o nich z tego, z tego, że na pół dobrze, zbyt wiele dobrych rzeczy, jak Hiszpania, generała Franka, czy Portugalia, również rządzona przez, przez Huntę długi czas, to wreszcie Europa Środkowo-Wschodnia z Polską włącznie po II wojnie światowej, światowej poddana dominacji w Związku Związku Radzieckiego. Totalitaryzm stał się, stał się, słowem koniecznym do opisania tego, w czym żyliśmy, w czym żyli także Polacy do 1989 89 roku, ale stał się także słowem koniecznym do tego, by uświadomić sobie zagrożenie, jakie może się pojawić właściwie zawsze, kiedy wrogowie naszej wolności tak lub inaczej będą próbowali nas jej pozbawić. Mnie się zdaje, że Filipowicz bardzo inteligentnie pokazał, iż pozbawienie człowieka wolności nie może, nie musi dokonać się, i przeważnie nie dokonuje się w rezultacie gwałtu w sposób gwałtowny, jednorazowy, w akcie, w akcie brutalnej przemocy że ono może być procesem rozciągniętym w czasie, aż niezauważalnym dla nas. Dalej, że ono jest procesem nie tylko odbierania nam wolności po kawałku, ale przede wszystkim odbierania, odbierania nam świadomości tego, co się dzieje. Zwróćmy uwagę na tę końcówkę, aż nie będziemy, ale nie będziemy o tym wiedzieli. Będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze. Zatem ten totalitaryzm, o którym, o którym mówi poeta w wierszu, to nie jest totalitaryzm z dnia na dzień, z poniedziałku na wtorek, z jednego miesiąca na drugi, to jest totalitaryzm dyskretny, ukryty, zamaskowany, przebrany w rozmaite maski, w rozmaite kostiumy, w kostium narodowego interesu, narodowej dumy, niezależności, niepodległości, suwerenności, jak zwał, w kostium dobra, chrześcijaństwa dobra, tradycji, dumy, w kostium populistyczny, a więc dobra ludu, ponad wszelkie inne dobra przedkładanego, w istocie jednak, Każda z tych naczelnych racji danego systemu będzie mogła albo będzie służyła raczej do tego, by stanowić uzasadnienie ograniczenia wolności jednostek. Ponieważ ważniejszy jest naród niż, niż człowiek, człowiek winien zostać pozbawiony jakiejś cząstki, cząstki siebie, swoich, swoich praw. Ponieważ chrześcijaństwo jest istotniejsze niż dobro, dobro jednostki, dobro okazywanej przez jednostkę i dobro doświadczane przez nią, wyłączymy pewne grupy spod, spod tej dystrybucji, dystrybucji dobra i godności, która, która, o, o, która temu naczelnemu, prawda, naczelnemu, naczelnej aksjologii, tej obowiązującej aksjologii to, towarzyszył. Więc jeśli, jeśli tak zdefiniujemy mocno jakieś dobro, to, to nie żal nam małych krzywd, małego zła i małej niewoli, którą na poszczególne grupy lub na całe społeczeństwo sprowadzamy. Zauważmy, ten totalitaryzm jest totalitaryzmem prawie niewidzialnym niewidzialnym, bo nic o tym nie wiemy, żebyśmy byli pozbawieni wolności. Tak nam się ją powolutku okrawa i tak się pracuje nad tym, nad naszą świadomością, czy też raczej nad, nad uśmierzeniem naszej świadomości, byśmy tego nie mogli zauważyć. Wolność zatem jest czymś, ta wolność społeczna, ta wolność wokół nas jest czymś, co, czego możemy zostać pozbawieni właściwie w każdej, pozbawieni w każdej chwili cząstkowo, po cząstce, po kawałeczku, po kęsie. To jest nie, nie, niesłychanie ważne, My ten wiersz przejmuje, dlatego że w całej jego prostocie on jest niesłychanie nowoczesny. On ten totalitaryzm rozciąga na, na systemy społeczne, które w historii nie są opisywane jako totalitarne, ale które w gruncie rzeczy są właśnie totalitarne, Dyskretnie, czy w totalitarnym są totalitarne, występując w nietotalitarnym przebraniu, w nietotalitarnym kostiumie. I to jest to wszystko, co nam odbiera wolność. Rynek, idee, ideologie, propaganda, marketing, marketing polityczny, edukacja, podręcznik szkolny, który który kłamie, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co, z czym mamy do czynienia w nieznaczny sposób, nieznaczny sposób, ale konsekwentnie może prowadzić do tego, zwłaszcza kiedy przysięgną się rozmaite, rozmaite siły, niechętne naszej wolności, że zostaniemy jej w końcu pozbawieni. Zatem totalitaryzm to nie jest doświadczenie, starszych spośród nas, albo naszych rodziców, dziadków, naszych przodków. Totalitaryzm jest doświadczeniem, takim niedoświadczonym, czy nieuświadomionym doświadczeniem również nas żyjących teraz. Tego się wykluczyć nie da. Czy z tego wynika jakiś morał? Tak, czujność, jakaś niesłychana czujność, jak się wydaje, którą winniśmy okazywać w stosunku do, do tego wszystkiego, co nas wolności pozbawia. Jakaś asertywność, czyli niezgoda na to, żeby się to działo. Gniewność, jakaś sparliwość, nawet żeby można, w stosunku do owych, do owych procesów. Bo mówią Państwo, zastanawiamy się nad tym od czasu do czasu. Ja na przykład zupełnie przez przypadek czytałem jakiś artykuł o alternatywnej do największej, najczęściej używanej, przeglądarki i wyszukiwarki internetowej, niezbyt popularnej, ale na popularności, ze względu na to, że ona nas nie śledzi, a w związku z tym nie personalizuje, nie personalizuje treści, ponieważ nic o nas nie wie i to jest niewygodne, bo muszę szukać na własną rękę, nie, nie jest mi coś podsuwane, ale z drugiej strony do myślenia, do myślenia skłania nas to, jak wiele rzeczy, które robimy w internecie, nie są naszymi prywatnymi rzeczami, tylko, tylko w gruncie, tylko w grun z gruntu, czy do gruntu są prześwietlone i rozpoznane, opisane, zalgorytmizowane, podporządkowane jakiemuś, jakiemuś celowi, nad którym, o którym mamy pojęcia, nad którym nie panujemy. Prawda? Nieustannie, aby ktoś chciał nas, chciał nas dotknąć swoją ciekawością, a później rozpoznawszy, uszczęśliwić na siłę, uczynić konsumentem, przedłużać nasze istnienie w pewien określony sposób, nie dać nam spokoju. Wracam do tego pojęcia totalitaryzmu. Ono u Kornela Filipowicza jest, jak myślę, tylko pozornie związane z tymi historycznymi państwami totalitarnymi, o których wspomniałem, także tymi, które jeszcze do dzisiaj istnieją, powiedzmy, Korea Północna byłaby tego, tego przykładem one są chyba jakoś intuicyjnie związane z, tym, z tymi wszystkimi systemami czy też urządzeniami społecznymi, które rzekomo w naszym interesie, a w istocie bardzo dwuznacznie nas jakoś sobie, sobie podporządkowują. Wiedząc o nas zbyt wiele, kształtując nam nas, podpowiadając nam, jak mamy żyć, do czego mamy zmierzać, jakie mamy mieć ambicje, etc. etc. Inaczej do tego podchodzi jeszcze Ewa Lipska, poetka z pokolenia 68, sama niechętnie mówi o sobie, o swojej przynależności do nowej fali, ale krytyka i czytelnicy, czytelnicy często, często ją wiążą z takimi autorami, jak Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Ryszard Klinicki, Stanisław Barańczak, inni rzecz jasna jeszcze, ze względu nie tylko na pewną zbieżność generacyjną, ale także z powodu jej wrażliwości na rozmaite zjawiska społeczne, której to wrażliwości dawała w swoich utworach wyraz. Wolność. Mój kraj włóczy się po wolności, udaje Europę, leżą krzyżem ulicy, pielgrzymka kelnerów niesie na tacy święty muzik. Enigmatyczny. Trudno go... Hmm, trudno go ujednoznacznić, przełożyć na jakiś komentarz, na jakąś prozę, ale przecież coś, jakieś intuicje nie są dla nas zupełnie obce. Mój kraj włóczy się po wolności, udaje Europę. Ha, to udawanie Europy pojawiało się często chyba w rozmowach i może nadal się pojawia. Wtedy, kiedy myślimy sobie, jak my tak naprawdę przynależymy do tej Europy, czy, czy mamy już jej poziom, jej zamożność, jej doskonałość organizacyjną, jej racjonalność, ale też oczywiście, czy stać nas na to, żeby uchronić się przed jakimiś europejskimi przywarami. Czy, czy nasza europejskość nie jest przypadkiem jakiegoś rodzaju wmówieniem, które sobie zafundowaliśmy i które zafundowali nam inni, po to byśmy się lepiej poczuli. Czy w gruncie rzeczy nie jesteśmy niestety krajem, którego, który, którego coś woła na, na wschód, którego ciągnie ciągnie gdzie indziej, który, który jest swoją europejskością zmęczony, który, który należy do jakiegoś innego świata, ale jaki to byłby świat? Leżą krzyżem ulice, leżą krzyżem ulice. To byłby świat jakiejś religijności, jakiejś symboliki. Hmm, trudno powiedzieć. Pielgrzymka kelnerów niesie na tacy święty guzik. Proszę zauważyć, tu się pojawia ta pielgrzymka jako, wy, jako symbol zachowania, czy reprezentantka zachowania religijnego, charakterystycznego dla naszego społeczeństwa. Przypominam sobie jakąś taką karikaturę Polski, na której kraj został przedstawiony jako góra ziemniaków, po której chodzą, chodzą biskupi. Ale w charakterystyce kraju, takiej półżartobliwej charakterystyce kraju, inne kraje też były półżartobliwie charakteryzowane. Mówiono, że naj, najbardziej ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu wspólnie z innymi jest pielgrzymka, jest w Polsce pielgrzymowanie. Więc ta pielgrzymka kelnerów niesie na tacy święty, święty guzik. Zauważmy, jakaś taka pustka tego symbolu niesie na tacy, niesie na tacy święty guzik, święty guzik. Co się z tym zauważmy, w tym leżeniu przez ulic Krzyżem, w tym pielgrzymowaniu kelnerów z tacą, a na tacy Położony byłby święty, święty guzik, jest coś pogańskiego. Jest coś niby spektakularnie religijnego, a w istocie coś pogańskiego. Nie potrafię tego wiersza rozpoznać. Proszę powiedzieć o nim lepiej. Musiałbym mieć na to więcej, pewnie czasu i użyć więcej słów. Proszę mi pomóc. Proszę o komentarze do tego tekstu. Może, a nawet jestem pewien, że Państwo zaproponują coś, z czego czego nie udało mi się znaleźć. Jacek Podsiadło, wspaniały poeta, już teraz średniego, więcej niż jednego pokolenia, z roczników 60., bodaj 64. rocznik, pisał od wczesnej młodości bardzo dużo, mnóstwo znakomitych, znakomitych wierszy. Bywał określany jako, jako autor o skłonnościach anarchistycznych, jako też człowiek, któremu anarchizm do jakiegoś stopnia był, a nawet nie małego, bliski. Wiersz przeciw państwu nie jest zatem, dziewiąty wiersz przeciw państwu, nie jest zatem zaskoczeniem dla kogoś, kto, kto o tym wie, kto, kto, kto, kto wie o jego początkach, o zinach, które przygotowywał jeszcze pod koniec lat 80., o związku z wolnością i pokojem, o, o innych wierszach z lat 90., i późniejszych zresztą również. Ale ktoś kto to wie, dobrze byłoby, gdyby pamiętał również o tym, że charakterystyczne motywy powracające w utworach podsiadły, to miłość, miłość pisana dużą literą i droga też pisana dużą literą. Miłość jest tą, tą wartością ku, ku tym przeżyciom, tym doświadczeniem, ku któremu zmierzamy, za, za którym tęsknimy, które liczy się najbardziej, a droga jest najdosłowniej no podróżą, przemieszczaniem się, wędrowaniem, łazikowaniem, ale też i wybieraniem się w jakąś określoną stronę. I niedosłownie jest, jest naszym życiem. To homo viator, to, to, to wyobrażenie człowieka jako wędrowca, jako człowieka, jako istoty w drodze zmierzającej ku, ku czemuś, ku jakiemuś końcowi, rzecz jasna, jest w kulturze bardzo zakorzeniona. Rozwiązane wszystkie węzły na sznurowadłach, wszystkie labirynty w pisankach dla dzieci, wszystkie moje problemy, tata wstawa i chcę koniecznie, opowiedz mi o wójczy kiju, w niebie twoich rozkazów nie ma miejsca na grzech, wątpliwości, wszystko jasne, przezroczysty każdy dzień, no więc tak. Pewnego razu Włóczyki zamiast w swej leśnej norce obudził się na wielkiej, nasłonecznionej łące, w malowanej luli, przeciągnął się ziewną, co za historia. Nie lecą tu żadne bombowce, nie skrada się czarny kidnapper, hałaśliwy ratunek szwarcony wandamów. nie będzie ci tu potrzebny. Mleko, miód, biel, nieśmiałe żółcie, nawet przy drobnych zranieniach postelowa krew, motylki i aniołki. Nocą nietoperze, bez szelesni nawigatorzy naszych snów. Liczenie baranów sto razy lepsze niż milczenie owiec. Miara twojego oddechu porządkuje, porządkuje e, miał myśli piach i mak. Równy deseń firanki księżycowej woalki. Odwołuj się do tego wzorca, jedynie mnie tu nie będzie. Masz prawo urządzić świat jak swój własny pokój. Pamiętaj, truciznę podsuwa się najczęściej ukrytą w słodyczy. Znowu zauważmy, yy, Włóczyki się tu pojawia nieprzypadkowo. Nie, nie, nie Są w tym, w tym wierszu rozmowy, z, z, z elementy rozmowy z dzieckiem. Jest jakaś zachęta do tego, by, by próbować zbudować swój własny świat. Cytuję. Masz prawo zbudować swój własny świat. Świat zbudować własny to znaleźć przestrzeń, która, której nie dosięga państwo, której nie dosięgają instytucje ludzkie. Te wielkie reżimy, bo każda instytucja jest jakiegoś rodzaju reżimem, te wielkie reżimy, które decydują o tym, jak mamy żyć, postępować, do czego dążyć, czemu być posłusznymi, jak odczuwać przyjemność, do czego się zmuszać i tak dalej, i tak dalej. Masz prawo zbudować... Masz prawo urządzić świat jak swój własny pokój. Pamiętaj, truciznę podsuwa się najczęściej ukrytą w słodyczy. To ostatnie, to ostatnie zdanie nie jest w żadnej mierze jednoznaczne. Truciznę po, podsuwa się w ułatwieniu chyba, jak myślę, w takiej truciźnie, truciźnie bezpieczeństwa, pozornego bezpieczeństwa, pozornej wolności, i truciznie już niepozornej łatwości, łatwości podporządkowania, łatwości niemyślenia, łatwości nieodpowiadania nie za siebie, łatwości niemarzenia o innym, o innym życiu, o innej egzystencji. Ten, pro, ten program prywatnej wolności, prywatnej przestrzeni, zbudowanej tak, jak, jak pragniemy, jak chcemy, jak nam odpowiada, jak jak należy, by, by ten świat był, był naszym światem, był światem w zgodzie z nami, byśmy z nim pozostawali, z tym światem w zgodzie. To jest niesłychanie istotne. To jest program, to jest program tyleż utopijny, co, co, co, co niesłychanie istotny. Nie, nie, nie może być odczuwania wolności żadnego innego, jeśli nie poprzedza go. To już jest oczywiście moja łagodząca wersja jeśli nie poprzedza go odczuwanie wolności, wolności siebie, własnego życia, własnego pokoju, jeśli, jeśli nie ma w nas ambicji i wiary, by świat był, funkcjonował, byśmy my w nim funkcjonowali tak, jak funkcjonujemy we własnym, we własnym pokoju. Tutaj mamy do czynienia z takim szczególnym anarchizmem. Jest koniec lat 90. Takim szczególnym anarchizmem, który, zdaje się, który nie wiem jak go nazwać, który zdaje się anarchizmem takim egzystencjalnym, takim anarchizmem, który polega na tym, aby próbować w świecie szukać tych przestrzeni, w których, w tych przestrzeni, w których możemy być wolni, w których, które nie są jeszcze zajęte, które możemy zagospodarować, które możemy uczynić własnym, własnym pokojem wśród teoretyków anarchizmu, tego współczesnego, takie myślenie nie jest rzadkie, na przykład Hakim Bey, także tłumaczony na polski, jeden z autorów opisujących anarchistyczny świat, dawał temu, temu wyraz. Otóż społeczeństwo, organizacje, instytucje, reżimy zajmują coraz więcej, coraz nowych przestrzeni, miejsc, rugują nas z nich, jest ich coraz Więcej Są coraz bardziej wszechobecne, ale jak możemy być wolni? Łącząc się z nimi? Nie. Możemy być wolni szukając tego, tego kawałeczka, na którym możemy się zagospodarować. Być może prowadząc taką, takie monadyczne życie, czyli życie w, w ruchu, w drodze, właśnie w drodze, w poszukiwaniu tych miejsc, w których da się jeszcze oddychać, w których może być jeszcze najzwyczajniej dobrze. I nieco w podobnym tonie, jeszcze jeden, jeszcze jeden utwór, już chyba ostatni, jaki Państwu przeczytam, bardzo mi zależało, żeby on się pojawił, bardzo ważny, cały czas ważny, mimo że ukazał się w latach 80., w 86. roku, w czynniku lirycznym, wiersz Piotra Zomera zatytułowany Niedyskrecję, bo on bo on troszeczkę jest spokrewniony z tym wierszem Jacka Podsiadły, późniejszym zresztą od niego i zupełnie inaczej napisanym, ale troszeczkę jest spokrewniony w tym, w tym projektowaniu siebie właśnie w owych miejscach, gdzie jest jeszcze trochę miejsca. Aczkolwiek te miejsca nieco inaczej tych miejsc nieco inaczej należy szukać, nieco, nieco są czym innym, gdzie indziej. Gdzie jesteśmy? W ironiach, których nikt nie chwyci, krótkotrwałych, nieakcentowanych, w trywialnych puentach, które kwitują metafizykę niedorzecznym detalem w piątku, co wypada na 5 listopada, w, ne, w nemotechnice dni. Można dać przykład i można to przyjąć na wiarę, kocią łapę na gardle. I lubi się jeszcze pewne słowa i te, za przeproszeniem, składnie, które udają, że coś jest z sobą łączy. W tych międzysensach zawiera się cały człowiek. Włazi tam, gdzie widzi trochę miejsca. Proszę zwrócić uwagę, tym, tym, w czym żyje człowiek, jest bardziej niż cokolwiek inne język. Gdzie jesteśmy w ironiach, których nikt nie chwyci, w krótkotrwałych, nieakcentowanych, trywialnych puentach, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w sposobie mówienia, w sposobach mówienia. Ironicznych, ale tak nie oczywiście. Ironia może być ostentacyjna, popisowa, nawet przemocowa, wyższościowa, arystokratyczna, może też być bu naznaczona bufonadą, albo może być po prostu językiem bufona, czy sposobem bycia kogoś, kto jest bufonem czy bucem. Tu oczywiście nie o taką ironię chodzi, chodzi o ironię, której Nikt nie, nie chwyci, a więc ironie mimo jedną, ironię jak cień, ironię zaskakującą, nie wybujałą, ale, ale taką bujającą, rzeczby można, mówienie, język krótkotrwałych, nieakcentowanych w trywialnych, puentach, w trywialnych puentach, które kwitują metafizykę niedorzecznym detalem, poczuciem paradoksu pod zrozumieniem humoru, który, który jest w języku, w zabawie, do jakiej nas język wciąga, w odkrywczości różnych detali, różnych, różnych zjawisk, które, którą nam język ofiarowuje, wtedy, kiedy jesteśmy z nim blisko, kiedy my się przyglądamy, kiedy nie używamy go mechanicznie, kiedy on nami nie kieruje, za sprawą, za pomocą automatyzmów, schematyczności rozmaitej, która w nim przecież jest, gotowych formuł, oczywistych, oczywistości, oczywistych definicji, haseł, wielkich liter, wielkich słów i tak Wtedy, kiedy jesteśmy z nim blisko, z językiem, jesteśmy z nim blisko, żywo, kiedy się nim interesujemy, kiedy się w niego wsłuchujemy, kiedy pozwalamy mu na coś, na przykład na jakiś rodzaj mówienia, kiedy się nim bawimy, kiedy pozwalamy, żeby on się bawił nami, wtedy wtedy coś się dzieje także z naszym poznaniem. Można dać przykład i można to przyjąć na wiarę, kocią łapę na gardle. Są tutaj tak zabawy tym, tymi frazeologizmami, które równocześnie no, pokazują nam jakiś czy odsłaniają nam jakieś inne doświadczenia, jakieś inne kawałki rzeczywistości, właśnie dlatego, że język nie tylko służy temu, żeby je przedstawiać, tylko często temu, żeby je zagłuszać albo żeby je zasłaniać, chcąc coś ujrzeć, coś zrozumieć, coś odczuć. Musimy z owym językiem, powtarzam, coś robić, być z nim, tak? być z nim, być blisko, dać mu, oddać mu swoją, swoją uwagę, okazać tę uwagę, być nim jakoś po partnersku rzekłbym, demaskować go, ale nie, nie, nie, z, pozycji, nie z pozycji przewagi, władztwa, nie jako jakaś decyzyjna i nadrzędna instancja, tylko jako, jako ktoś, kto w nim właśnie pomieszkuje. I lubi się jeszcze pewne słowa i te za przeproszeniem składnie, proszę zwrócić uwagę, to za przeproszeniem, i to lubi się, wskazuje na to, że ów język, o jakim mówimy, ten, ten, ten język z bliska, ten, ten, ten język zamieszkały, zamieszkiwany, jest językiem potocznym, językiem kolokwialnym. To za przeproszeniem, składnie, cóż by to miało znaczyć? Po pierwsze, oczywiście język kolokwialny jest jakoś nadmiarowy, on czasami się posługuje jakimiś formułami zbędnymi z punktu widzenia Precyzji, ale koniecznymi z punktu widzenia ekspresji. I, I on coś dodaje w tej swojej takiej redundantnej, tej nadmiarowej naturze, w tej, w, tej, w tej postaci. On coś dodaje: na przykład to, że pewne techniczne określenia, czy zbyt specjalistyczne, jak składnia, są w, w jakimś takim porządku, właśnie partnerstwa, obecności, bliskości, zbędne, kiedy Mówimy z kimś bliskim, nawet jeśli dzieli naszą profesję, jeśli, jeśli nie miałby żadnych kłopotów ze zrozumieniem tego, co mówimy, unikamy terminów zanadto specjalistycznych. Robimy to niemal odruchowo, bo one nas odgradzają, podczas gdy, gdy parafrazy, jakieś zamienniki potoczne uzdatniają ten, ten kontakt, czynią go bardziej człowieczy. Ciekawe są te składnie, czy te słowa zwłaszcza, które udają, że coś się ze sobą łączą. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jego interesują jakieś fałszywe etymologie. Tak, gdyby to była lekcja poetyki, to tak moglibyśmy powiedzieć, że jakieś paranomazje, jakieś inne tropy tak zwane byłyby tu przydatne jako objaśnienie tego, co Zomerowi sprawia, Zomerowi poecie sprawia przyjemność w obcowaniu z językiem ale to nieprzypadkowo e, e, mówi się, że coś udają, że coś się łączy ze, ze sobą, że się mówi o tym jako o czymś w, w, ze środka, czy jako o czymś, co się zamieszkuje, powtarzam, w czym się jest, a nie co się bada czy obserwuje z odległości, z daleka. W tych międzysensach, a więc zwróćmy uwagę, to bycie w środku, to zamieszkiwanie powraca tutaj z dużą siłą. Zawiera się cały człowiek. Zawiera się cały człowiek. Tam właśnie jest człowiek. Włazi tam, gdzie widzi trochę miejsca. Żeby się człowiek zmieścił w języku, musi w tym języku zamieszkać. Żeby w ogóle gdzieś mógł zamieszkać. Musi spróbować zamieszkać w języku. A może w ten sposób. Może taka, taka puenta byłaby w tym wypadku właściwa. Jeszcze raz, żeby jeśli człowiek, człowiek nie chce być bezdomny, jeśli gdzieś chce zamieszkać, to niech spróbuje zamieszkać w języku. Takie ostatnie zdanie na cykl wykładów o poezji wydaje się całkiem, całkiem udane. W związku z tym <głos》> pozwolę sobie państwu podziękować, a równocześnie oczywiście tradycyjnie spytam o ewentualne komentarze, dopowiedzi, pomysły na swój własny wiersz o wolności albo, albo co innego. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Widzę, że nie pojawiło się niestety nic. Myślę, że Państwo się zasłuchali w opowieści Pana Profesora o tej poezji dotyczącej wolności. Gdyby jeszcze ktoś z Państwa miał to, miał coś do przekazania, to oczywiście chwilkę jesteśmy. A ja w międzyczasie chciałam podziękować Panu, Panie Profesorze, za te kilka tygodni spędzonych wspólnie, za te bardzo ciekawe opowieści o polskiej poezji współczesnej, do poprowadzenie nas przez te trudne sami i chyba za też wskazówki, które przekazał Pan Państwu, którzy uczestniczyli, którzy zechcieli się podzielić swoją twórczością. Zatem oczywiście bardzo dziękujemy, bo to wymagało odwagi. To, już. to było tylko przyjemne ja oczywiście bardzo dziękuję. Trochę nie wierzę, że Państwo tam gdzieś istnieją, że o 2020 20 ktoś jeszcze słuchał wierszek, ale ale to mówię oczywiście przeciwko sobie i prowokacyjnie. W gruncie rzeczy, co o 20, 20.20 można sensowniejszego zrobić, niż przeczytać niż przeczytać sobie jakiś wiersz. No właśnie, szczególnie, że nadchodzi jesień, więc to jest ta pora na spotkanie z poezją. A mogę zapewnić, że państwo byli z nami. Pojawiają się właśnie podziękowania na czacie dla pana profesora za, za te wykłady i żal, że to już niestety ale koniec, już zbliżamy się do końca naszej wakacyjnej szkoły poezji. Zostały nam e, te informacje dla Państwa, zostały nam dwa ostatnie wykłady z Natalią Malek, które odbędą się w poniedziałek, 5 września i to będzie naprawdę koniec. A panu profesorowi jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Na te wykłady te ostatnie kilka tygodni dzięki do, wspólnie dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencji edycja 2022. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego wieczoru.